Jestem jak Terminator Mimo, że jest zima Czuję się jakbym był w lato Zmiksowałem hasz, alkohol, kokę i panador. W moich żyłach płynie Miks jestem jak Terminator Mimo, że jest zima Czuję się jakbym był w lato. Krople pocą się od twojego brzmienia, trochę tuna rozrabiałem Dość już mam łaganienia. wzrok tak ostry, że aż tępy wpatruje się w twoje ciało drugi, szybkie bicie a twój noc cały nabiał Chyba znów przesadziliśmy, bo mamy za wielko esety Równoce tak różowe, chyba zdjęcie jako deser Wyjebany to, co mówi, nie istnieje dziś pokora Teraz czujesz, co to znaczy obudzić we mnie potwór. Zmiksowałem hasz, alkohol, kokę i panadol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 Jestem jak Terminator Mimo, że jest zima, czuję się